Znajdujemy się na terenie gospodarstwa Agropiński. Gospodarstwo posiada 600 hektarów użytków rolnych, w tym jest zostawione na produkcję mleka. Posiadamy 1300 sztuk bydła, w tym 650 krów dojnych. Produkcja roślinna jest podporządkowana pod bydło. Mamy oprócz produkcji polowej, mamy jeszcze 105 hektarów użytków zielonych w jednym kompleksie. Są to łąki nadnoteckie, na której również mamy Naturę 2000. Trochę nam ogranicza to intensywność użytkowania. W strukturze zasiewów mamy, przewagą jest tutaj zboża, księżyto, śmień mieszanki zbożowe, wieczmień ozimy. Co trzeci, czwarty rok wchodzi jeszcze do uprawy rzepak na pograniczu 24 hektarów I pozostałą część produkcji roślinnej uzupełnia kukurydza 250 hektarów i lucerna około 50 hektarów. Opryskiwacz Alfa Ewo zakupiony został w 2015 roku na, wiosną, na wiosnę i zrobił już nam opryski, ochrony roślin, dokarmianie w uprawach zbożowych, jak i w uprawie kukurydzy. Krotność tego jest w zależności od potrzeb, ale średnio gdzieś 3 zabiegi są wykonywane w ciągu sezonu wegetacyjnego. Jest to dobra maszyna, wydajna maszyna, Szybko można ją natankować, bo mamy specjalnie do tego przygotowane zbiorniki, gdzie woda jest napuszczana już przed wyjazdem do zbiorników w pole. Jest duży zapas wody, gdzie może się trochę podgrzać i wtedy opryski wykonujemy w czasie, w którym już jest, można zacząć po zejściu rosy, czy po zejściu, czy jak przerwać przy wysokiej temperaturze, przy opadach deszczu. Również stosujemy nawożenie dolistne mikroelementami, makroelementami, jak również i nawozami, co jest mocznik. W odpowiednich terminach, wymagających tego chwila. Także to jest. Nawozy są rozpuszczalne, rozpuszczalne w przygotowanych zbiornikach, i również wtedy do, dokładamy mikroelementy lub środki chemiczne do tego w stosownych zaleceniach. I Maszyna jest to opryskiwacz, ten daje nam tutaj dobrze egzamin, ponieważ szybko możemy sobie załatwić w ciągu. cały oprys zbóż, możemy ozimych czy jarych załatwić sobie w jednym dniu lub w dwa, maksymalnie w dwóch dniach. Kukurydzę w ciągu trzech dni mamy opryskaną na chwasty i później możemy sobie robić środkami dolistnymi. Do mamy jeszcze współpracujące drugie gospodarstwo, w województwie pomorskim, gdzie jest około 1000 hektarów. Tam jest prowadzona produkcja roślinna typowo, bo jest, jest gospodarstwo bez zwierzęce, gdzie jest produkcja zbożowa i rzepak plus kukurydza. I tam jest druga, drugi opryskiwacz tego typu, ale jest, yy, po, jeszcze jest to za mała... Za mało osiągnięcie tego opryskiwacza, żeby w tym terminie i w krótkim czasie wykonać te zabiegi i szefostwo zamierza kupić jeszcze trzeci taki opryskiwacz, żeby skrócić termin potrzebny do zabiegów i dla ochrony roślin.